Wysoka Rado, otwieram zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubaczowie, 32 w obecnej kadencji, na podstawie listy obecności, jak i papierowej, jak i również w systemie informatycznym. Stwierdzam, że na 15 radnych w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy, uczestniczy 15 radnych, więc obrady dzisiejszej sesji są prawomocne. Bardzo serdecznie witam panie i panów radnych na dzisiejszej sesji. Witam pana burmistrza Krzysztofa Szpyta, witam pana Waldemara Janusza Zubrzyckiego, wiceburmistrza, witam panią Grażynę Pikor, panią skarbnik i witam gości panią dyrektor Katarzynę Pelc, dyrektora Miejskiej Biblioteki, jak i również gospodarza tego miejsca, pana Andrzeja Kinrata, dyrektora Miejskiego Domu Kultury.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 W punkcie piątym sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym informacja o przygotow przygotowanej ofercie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Podpunkt pierwszy opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. W punkcie drugim dyskusja. W punkcie szóstym funkcjonowanie Orlika i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej numer jeden podpunkt pierwszy opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, w podpunkcie drugim dyskusja. W punkcie siódmym podjęcie uchwał, w punkcie ósmym informacja Burmistrza Miasta o pracy między sesjami rady, w punkcie dziewiątym zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych, w punkcie dziesiątym informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami, w punkcie jedenastym sprawy różne, w punkcie dwunastym zakończenie obrad. Czy do przedstawionego i zaproponowanego porządku obrad Państwo Radni mają uwagi lub zastrzeżenia, lub jakieś zmiany? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że głosowało 15 radnych. Wszyscy radni byli za przyjęciem porządku obrad w wersji, która została Państwu zaproponowana. Przystępujemy do realizacji czwartego punktu. W biurze rady wyłożony był do wglądu, jak i w systemie informatycznym radni Info, protokół z obrad zwyczajnej sesji z dnia 28 kwietnia bieżącego roku. Do tej pory yy, do Biura Obsługi Rady ani do mnie nie wpłynęły uwagi lub zastrzeżenia do tego protokołu, więc pytam się Państwa radnych, czy ktoś z Państwa ma zastrzeżenia uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu? Ses z y, protokołu sesji zwyczajnych z dnia 28 kwietnia 2021 roku. Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy radni głosowali i 15 radnych było za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. Przystępujemy do punktu piątego, czyli do sprawozdania z działalności Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Ośrodka Sportu. Poproszę panią przewodniczącą Małgorzatę Strycharz. Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu o opinię do tych sprawozdań. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Państwo. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubaczowie opiniuje działalność Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubaczowie w dniu 26 maja 2021 roku była analiza sprawozdań z działalności Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Ośrodka Kultury i Spo Sportu i Rekreacji. Przepraszam. Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie przedłożył metoryczne sprawozdanie za okres od 1 maja 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku, z którego wynika, że Miejski Dom Kultury realizuje zadania poprzez prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, tworzenie, i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych, organizację wystaw, konkursów w różnych dziedzinach sztuki, organizacją koncertów, przeglądów i festiwali, współpracę ze szkołami w dziedzinie organizacji i prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, współpracę z placówkami kultury i organizacjami w realizowaniu zadań statutowych. W powyższym okresie Miejski Dom Kultury zrealizował 27 przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych, koncertów, konkursów, wystaw, warsztatów, kursów, spektakli, spotkań, prezentacji, wernisaży i tym podobnie. Pomimo pandemii i oboszczeń zachowując wszelkie wytyczne głównego inspektora sanitarnego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, instruktorzy Miejskiego Domu Kultury, pracownicy przeprowadzili stałe formy pracy, realizowali zadania wynikające z kalendarza imprez kulturalnych, przydziału czynności, jak również podejmowali własne inicjatywy. W zakresie oferty wakacyjnej Miejski Dom Kultury zaproponował wycieczkę edukacyjną do Zwierzyńca w programie wycieczki, zwiedzanie miasteczka, kościółek na wodzie, wejście do Rostojczeńskiego Parku Narodowego, ośrodka edukacyjno-muzealnego, stawy Echo, zwiedzanie okolic, zagroda Guciów, pomnik w Szczebrzeszynie. Zajęcia animacyjne dla dzieci i młodzieży wynikające z projektu Teatr Cieni, Bardzo Młoda Kultura, Warsztaty Wokalne dla Dzieci i Młodzieży, Wakacyjna Szkółka Gitarowa, Perkusyjna, Zajęcia Plastyczne dla Dzieci i Młodzieży, Kurs Tańca Towarzyskiego dla Młodzieży, Śpiewaj i Tańcz, Karaoke i Konkursy. Natomiast dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie przedłożyła sprawozdanie z działalności jednostki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Miejska Biblioteka Publiczna realizuje swoje zadania zgodnie z ustawą o bibliotekach i swoim statutem. Oprócz podstawowych zadań wyżej wymieniona jednostka prowadziła działalność informacyjno-bibliograficzną oraz działalność kulturalno-oświatową. Współdziałała z innymi bibliotekami i instytucjami upowszechniania kultury i nauki, organizacyjną, realizowała spotkania autorskie. W 2020 roku biblioteka została zakwalifikowana do projektu Cyfrowe Goki w podregionie przemyskim realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaczowie przedstawił sprawozdanie za okres od 1 maja 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku, z którego wynika, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi działalność z zakresu sportu i rekreacji ruchowej, stwarza odpowiednie warunki do uprawiania wybranej dyscypliny sportu, organizuje zawody, imprezy sportowe i rekreacyjne, a także kształtuje nawyki, Czynnego wypoczynku. W jednostce funkcjum, funkcjonują cztery sekcje sportowe oraz ścianka spinaczkowa. Ponadto Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji administruje obiektem Orlik oraz wojskiem wielofunkcyjnym, które funkcjonują zgodnie z ustalonym harmonogramem. W związku z długotrwałym utrzymaniem się pandemii COVID-19, imprezy sportowe w większości nie mogły się odbyć. W ścisłym reżimie sanitarnym udało się jedynie zorganizować trzy wydarzenia sportowe. Wszystkie wyżej wymienione jednostki organizacyjne prawidłowo wykonują swoje zadania statutowe. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubaczowie pozytywnie zaopiniowała funkcjonowanie jednostek kulturalno-sportowych i wnioskuje o przyjęcie złożonych informacji do wiadomości przez radę. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Otwieram dyskusję. Przypominam, że na dzisiejszej sesji uczestniczą państwo dyrektorzy jednostek. Gdyby były pytania, to bardzo proszę. Nie widzę pytań. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu dyrektorom za przygotowanie tak szczegółowych informacji na temat działalności Państwa jednostek. Stwierdzam, że Rada informacje przyjmuje do wiadomości. Przystępujemy do Następnego punktu jest to funkcjonowanie Orlika i Boiska Wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1. Tu również poproszę panią Małgorzatę Strychacz, Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu o przedstawienie opinii. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Państwo. Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie funkcjonowania Orlika i Boiska Wielofunkcyjnego. Przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubaczowie w dniu 26 maja 2021 roku była analiza informacji w sprawie funkcjonowania Orlika i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji administruje boiskiem Orlik oraz boiskiem wielofunkcyjnym, które funkcjonują zgodnie z ustalonym harmonogramem. Na Orliku funkcjonuje Funkcjonuje infrastruktura lekkoatletyczna i rekreacyjna, z której korzysta młodzież szkolna w trakcie zajęć lekcyjnych, jak również społeczność lokalna w godzinach popołudniowych. Z kolei boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 1 jest ogólnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych. W godzinach dopołudniowych korzysta z niego młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach lekcji wychowania fizycznego. Z uwagi na brak zewnętrznego oświetlenia, boisko funkcjonuje do zapadnięcia zmroku. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubaczowie pozytywnie zaopiniowała funkcjonowanie Orlika i boiska wielofunkcyjnego i wnioskuje o przyjęcie złożonej informacji do wiadomości przez Radę. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczący. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa zabierze głos? Proszę bardzo, Pan Rafał Dudzic. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Miałem takie pytanie już jak nadchodzące tutaj, nie wiem czy to akurat w tym punkcie. Czy udałoby się wesprzeć e, dyrektorów, można powiedzieć, tutaj tych e, obiektów, dyrektora e, szkoły numer 2 i dyrektora e, mosir aby e, wprowadzić czy poprosić policję, jeżeli chodzi o patrole. Wiem, że taki temat kiedyś był poruszany, ale po prostu patrol e, Raz wieczorem, można powiedzieć godzina godzinach wieczornych, przeszedł się od jednej bramy, okrążył całą tą halę i drogą tą betonową tutaj koło budynków mieszkalnych dyrektorów wcześniej zobaczył, czy wszystko jest w porządku. Ja wiemy, że tam grupy się kumulują, abyśmy później nie musieli wydawać i przesuwać środki na dewastację, niszczenie, spotykanie się, czy dyrektorzy ewentualnie musieliby sprzątać tych butelek pobitych. Ale po prostu tam myślę, że jeżeli e, e, takie patrole by były regularne, ja nie mówię częste, ale regularne e, w ciągu jednego wieczoru, to wówczas tam e, młodzież może by się już troszeczkę nie kumulowała w tych miejscach. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś jeszcze z państwa? Nie widzę. Pan Burmistrz w formie pisemnej później odpowie na pytanie Pana Radnego. Dziękuję bardzo. Więc stwierdzam, że ta informacja również została przyjęta przez Wysoką Radę. Przystępujemy do punktu siódmego, podjęcie uchwał. Pierwszy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącą własność gminy miejskiej Lubaczów. W paragrafie pierwszy punkt pierwszy wyraża się zgodę burmistrzowi na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres do 10 lat nieruchomości składającej się z działki o numerze 5343 z przeznaczeniem pod pielęgnację rowu położonego przy ulicy Wierzbowej i drugi punkt wyraża się zgodę burmistrzowi na wydzierżawienie drodze bezprzetargowej na okres 5 lat nieruchomości składającej się z działki 3575 przez 130 z przeznaczeniem na ogród przydomowy. Bardzo proszę o opinię pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego komisji budżetowo-gospodarczej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Pani Skarbnik. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu dnia 24 maja 2021 roku zajmowała się wyżej wymienionym projektem uchwały, zapoznała się z wyżej wymienionym projektem, wysłuchała wyjaśnień pana burmistrza, pani skarbnik i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu y, przewodniczącemu. Czy ktoś ma jakieś pytania? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o naciśnięcie i podniesienie ręki. Zaraz będzie. pracujemy nad tym kwiaty i te Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał. Nie, nie, nie czyta. Czy Dobra, dzięki. Dziękuję bardzo. W, y, w głosowaniu brało udział 15 radnych. Wszyscy głosowali za. Uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok. Y, poproszę pana przewodniczącego Komisji Budżetowej Jana Radłowskiego o opinię.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 Bardzo w głosowaniu brało udział 15 radnych. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem y, tej uchwały. Następny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 rok. Tu poproszę panią skarbnik o wprowadzenie do y, tego projektu uchwały. Panie przewodniczący, wysoka rado. W, w powyższym projekcie proponuje się zwiększyć dochody budżetu o 11 712 zł z tytułu dofinansowania do studiów w ramach krajowego funduszu szkoleniowego w szkole podstawowej numer 2. Zmniejszyć wydatki w kwocie 9 413 zł w miejskim yy, yy. 9413 złoty w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przepraszam, z tytułu wydatków statutowych celem zwiększenia wydatków w kwocie 21 125 zł, z przeznaczeniem na nasz studia podyplomowe w szkole podstawowej nr 2 i wydatki statutowe w miejskim zakładzie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Teraz poproszę pana Jana Radłowskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Również tym projektem komisja zajmowała się na swoim posiedzeniu 24 maja 2021 roku. Wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik oraz pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma pytania? Nie widzę, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o przyciśnięcie, podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę, stwierdzam, że 15 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały, więc uchwała została przyjęta w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Gminy Miejskiej Lubaczów. Bardzo poproszę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pana Romana Łańcuckiego o przedstawienie uchwały i uzasadnienia. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panowie Burmistrzowie, zaproszeni goście. Do Rady Miejskiej w Lubaczowie wpłynęła petycja mieszkańców ulicy Chopina, ulicy Przemysłowej. W sprawie podjęcia starań o środki finansowe celem przeznaczenia na wykonywanie prac remontowych na wierzchni ulicy Przemysłowej i Chopina w Lubaczowie z równoczesnym położeniem chodników. I rozwiązaniem problemu z kanalizacją. I w dniu 26 marca 2021 roku komisja zajęła się rozpatrzeniem tej petycji i z informacji przekazanej przez burmistrza miasta wynika, że ulica przemysłowa jest drogą powiatową a instytucją właściwą w zakresie inwestycji drogowej jest powiat lubaczowski. Jednakże już w 2019 roku burmistrz miasta Lubaczowa zwrócił się do starosty lubaczowskiego z propozycją współpracy przy przygotowaniu dokumentacji technicznej przy budowie tej drogi, jak również zadeklarował wsparcie finansowe z budżetu miasta w wysokości 50% kosztów wkładu własnego powiatu, na realizację inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Rada Miejska w Lubaczowie zgodziła się przekazać pomoc finansową dla powiatu na opracowanie projektów budowlanych, które są w fazie końcowej przygotowania. W lipcu tego roku wojewoda podkarpacki odgłosił nabór wniosków na przebudowę dróg samorządowych, w ramach którego będzie można złożyć wniosek na przebudowę drogi powiatowej nr 1688R, czyli Lubaczu Basznia Dolna, ulica Chopina i ulicę Przemysłową. Rada Miejska w ślad za burmistrzem deklaruje przekazać z budżetu miasta pomoc finansową w wysokości 50% kosztów wkładu finansowego na realizację inwestycji w przypadku złożenia wniosku przed powiat. Dlatego Rada Miejska uznaje petycję za zasadną i przekazuje do Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu w Lubaczowie prośbę mieszkańców, a także wniosek Rady Miejskiej o przygotowanie i złożenie aplikacji konkursowej w najbliższym naborze Funduszu Dróg Samorządowych oraz zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny przy finansowaniu w 50%, 50 udziale przez powiat i miasto Lubaczów. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Przewodniczącemu. Czy ktoś z Państwa radnych w przedmiocie tego uzasadnienia chce zabrać głos? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, nacisk, przycisnąć właściwy przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy państwo radni głosowaliście, 15 radnych głosowało za przyjęciem tego projektu uchwały. Następny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz gminy miejskiej Lubaczów. Tutaj poproszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o wyrażenie opinii. Również tym projektem uchwały zajmowała się komisja na swoim posiedzeniu 24 maja 2021 roku, wysłuchała wyjaśnień pana burmistrza i zaopiniowała o wyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo Dziękuję. panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa ma pytania do tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu? Proszę o podniesienie ręki i właściwy przycisk. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy y, państwa radni brali udział w głosowaniu i 15 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. Y, szósty projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2021 rok. Również poproszę panią skarbnik Grażynę Pikor o wprowadzenie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W powyższym projekcie proponuje się zwiększyć dochody budżetu o 35 tysięcy z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu ochrona zabytków. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 24 tysiące przeznaczone na konserwację oświetlenia ulicznego i wykonanie zabiegów konserwatorskich krzyży w lapidarium. Celem zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 59 tysięcy z przeznaczeniem na y, y, prace konserwatorskie y, ogrodzenia cmentarza żydowskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani skarbnik, proszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Również tym projektem zajmowała się Komisja na swoim posiedzeniu dnia 24 maja 2021 roku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 Dziękuję bardzo. Wszyscy radni głosowali i wszyscy radni byli za przyjęciem tej uchwały. Wyczerpaliśmy ten punkt dzisiejszego posiedzenia, podjęcie uchwał. W następnym, ósmym punkcie jest informacja burmistrza miasta o pracy między sesjami. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Szanowni Państwo. Maj to miesiąc, w którym jest szereg uroczystości. Na początku 3 maja składaliśmy kwiaty przy naszym pomniku z okazji konstytucji 3 maja. 7 odbyła się pielgrzymka samorządowców województwa podkarpackiego i lubelskiego. Przypomnę, że w, w, w czasach pandemii w tamtym roku ona była tylko tak w formie takiej symbolicznej w tym roku z zachowaniem reżimu sanitarnego. Przybyło szereg osób i te uroczystości odbyły się w naszej kong, -Kong Katedrze, gdzie uczestniczyliśmy z przewodniczącym. Był poczet sztandarowy naszego miasta. I myślę, że godnie żeśmy przyjęli i reprezentowali nasze miasto i przyjęli jako gospodarze Poniekąd delegacje z, z innych samorządów. Maj to też jest miesiąc, w którym zakończa, zakończamy tworzenie arkuszy organizacyjnych. jest ważna sprawa, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszej oświaty, czyli przedszkoli i szkół. Te arkusze zostały zatwierdzone. Oczywiście do września one mogą jeszcze ulegać e, modyfikacjom i aneksom ale generalnie te główne założenia i e, główne m, cele czy, czy m, jeśli chodzi o zatrudnienie i ilość oddziałów zostały zostały określone w międzyczasie też e, podczas e, związku posiedzeń związku międzygminnego e, dalej pracowaliśmy nad porozumieniem w sprawie klastra y, energetycznego. On już jest gotowe. Dzisiaj y, w zasadzie zaczyna się podpisywanie y, jeśli chodzi o burmistrzów i skarbników gmin, które przystąpiły do tego klastra, ale y, y, przy okazji chciałem y, jakby zaznaczyć i y, y, podzielić się informacją, że zaczynamy też pracować nad y, następną edycją instalacji w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, czyli, czyli, powoli będziemy przystępować do akcji informacyjnej w celu wyłonienia czy określenia ilości potrzebnych instalacji głównie fotowoltaicznych na terenie miasta Lubaczowa. Będzie to podobny projekt, który był realizowany parę lat temu przy czym w, w tym projekcie raczej się skupimy tylko na fotowoltaice i ewentualnie w miarę potrzeb na pompach ciepła i w zależności od tego ile będzie zapotrzebowań tyle będziemy później wnosić do wniosku który będzie realizowany w ramach grupy gminnej tak jak było poprzednie ponieważ tylko taka forma czyli takiego grupowego wniosku ma największe szanse na realizację i na dobrą ocenę. Realnie rzecz biorąc ten wniosek będzie pewnie mógł być dopiero realizowany w 2023 roku, ponieważ ten proces oceny, przygotowanie dokumentacji, podpisywanie odpowiednich umów, analizy możliwości technicznych. Rynek jest rynek jest teraz jakby penetrowany przez firmy e, instalują, instalujące te instalacje fotowoltaiczne i namawiani są ludzie do ich realizacji i to się dzieje. Natomiast e, jeśli e, jest możliwość wsparcia z funduszy unijnych wsparcia na poziomie szacujemy na poziomie 70% to jest wa, warte zachodu jeśli ktoś będzie chciał zaczekać na taką instalację, to już dzisiaj e, namawiam, żeby interesował się tym programem. Odpowiednie spotkania będą realizowane, myślę, że już od czerwca, czerwiec, lipiec i będzie można się wtedy zapoznać ze szczegółami e, czy wstępnymi e, założeniami e, planowanego projektu. I to właśnie jest konsekwencją e, tego klastra energetycznego, bo duża część tych projektów związanych z energetyką, też energetyką odnawialną jest kierowana właśnie do obszarów klastrowych. Czyli to, co kiedyś mówiłem, jeśli chodzi o tworzenie tego klastra, no, staramy się wejść w taką strukturę, żeby, żeby korzystać z tych dodatkowych pieniędzy dedykowanych właśnie do takich organizacji. Dziękuję. Dziękuję Panu Burmistrzowi. Czy może ktoś z Państwa Radnych ma pytanie do Pana Burmistrza? Pan Paweł Włoch, proszę bardzo. Panie Burmistrzu, ja bym chciał się odnieść do tego, co Pan przed chwilą powiedział, bo w poprzednim programie fotowoltaiki bardzo dużo mieszkańców miasta naszego założyło taką instalację i takie pytanie ode mnie, od mieszkańców może, bo by też chcieli wiedzieć od razu, czy będą mogli się zapisać na tą następną edycję, bo wiem, że z tego programu ministerialnego nie, nie było można zapisać się, żeby dostać zwrot, zwrot tysięcy Czy tutaj w tym przypadku będzie można się zapisać? Dziękuję. Znaczy, Rozumiem, że Doszczegółowując pytanie, czy e, mieszkańcy, którzy już wcześniej założyli instalację, mogą rozbudować tak? Tak, będzie można. E, oczywiście, bo, bo rynek jest e, widać. Analiza rynku e, stwierdza, że instalacje 3-3,5 kW 4, są za małe, jeśli chodzi o oczekiwania mieszkańców gospodarstw domowych I, i już teraz zakłada się, że, że te instalacje po prostu będą większe. Nawet nowe instalacje będą mogły być większe. I jeszcze teraz nie powiem jak bardzo duże, ale na pewno większe niż jeszcze myślę, że do 10. spokojnie jak, jak nie więcej. Także to wszystko, wszystko zależy od powierzchni nie, od możliwości instalacji, czyli od dachu, od, od, od, od um, budynków gospodarczych czy od podwórka. Także mówię zaczyna się ten proces on będzie nie będzie szybki bo, bo mówię trzeba będzie zrobić analizę chętnych złożyć wniosek poczekać na pozytywne dofinansowanie, a to trwa więc dopiero wtedy jeśli będą chętni podpiszą wstępne umowy bo zasada jest taka przypomnę że to my jako, jako miasto nie będziemy ze swoich środków dofinansowywać tego projektu. To będzie, będą koszty mieszkańców, przy czym w, koszty mieszkańców będą wkładem własnym do środków unijnych. My jesteśmy jako miasto, będziemy tak jak w poprzedniej edycji, pośrednikiem w celu pozyskiwania środków zewnętrznych. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za złożenie wyjaśnień. Czy ktoś jeszcze z państwa ma pytanie? Jeśli nie ma, to ten punkt uważam za zamknięty. Dziewiąty punkt. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych. Bardzo proszę. Nie widzę, żeby się ktoś zgłaszał. Przystępujemy do dziesiątego punktu. Informacja o działalności podejmowanych między sesjami przeze mnie. Więc jest przygotowanie materiałów na dzisiejszą sesję, podpisywanie podjętych uchwał. I tutaj chcę podziękować Pocztu Sztandarowemu za udział w uroczystościach Pielgrzymki Samorządowej w dniu 7 maja. Przystępujemy do następnego punktu, punktu 11: Sprawy różne. W sprawach różnych jedno pismo adresowane do Pana Burmistrza. My mieszkańcy przy ulicy, ulicach Starzyny i Strażackiej zwracamy się z prośbą o ustawienie przy wyżej wymienionych ulicach znaków drogowych informacyjnych D40. I jest to znak strefa zamieszkania. Znaki takie proponujemy umieścić na wysokości numeru 11 przy ulicy Starzyny oraz przy wiezie na ulicę Strażacką. Obie te, tablice, obie te ulice zostały wyremontowane i uzyskały nową nawierzchnię z kostki brukowej. Natomiast nie posiadają chodnika ani nawet utwardzonego pobocza. Ulica Strażacka nie ma nawet przewidzianego miejsca na wybudowanie chodnika i jest to w zasadzie ciąg pieszojezdny. Przy obu tych ulicach znajdują się budynki mieszkalne zamieszkałe przez rodziny z małymi dziećmi z uwagi na brak możliwości przemieszczania się ruchu pieszych chodnikami zachodzi konieczność korzystania z jezdni notabene bardzo wąskich. Dlatego też umieszczenie takich znaków przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w tej strefie. Jednocześnie wraz z umieszczeniem nowego oznakowania proponujemy przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla mieszkańców w formie ulotek o postawionym oznakowaniu i wynikających z tego oboszczeniach. Ograniczenie prędkości wszelkich pojazdów do 20 km na godzinę. Podpisy mieszkańców obydwu ulic. I jeszcze jedno wpłynęło z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ocena zasobów Społeczny, ocena zasobów pomocy społecznej na tle sytuacji społeczno-demograficznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie. Dokument, który Państwo wszyscy otrzymaliście na nośniki elektroniczne. Tą informację przyjmujemy do wiadomości, bo przed sesją słyszałem, że są jakieś pytania do tej informacji. Czy są i Będziemy ją przyjmować w czerwcu, a ktoś odpowie na te pytania czy w tej chwili ją przyjmujemy? Czy nie ma pytań? Panie Pan Wojciech Mamczur, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, no ja czytałem to sprawozdanie i tam mnie interesuje taka sprawa. 12 to chyba tam wychodzi na to 12 rodzin alkoholowych jest i pięć osób, pięć osób bezdomnych. Chciałem wiedzieć, coś, co się dzieje z takimi osobami bezdomnymi, czy oni mają gdzie mieszkać, jak sprawa wygląda, jeżeli chodzi o tych alkoholików, o rodzinę alkoholików, to jak ta sprawa jest załatwiana, bo jeżeli my tu mamy klub alkoholowy i wcześniej jeszcze pytałem, co ten klub robi, prawda? No więc wiadomo sprawa, no co robi? No, no dostaje pieniądze, tam są różne imprezy, są jakieś no, spotkania. Ja więc, ja zapytałem, czy te osoby, które zarządzają tym klubem, spotykają się z tymi alkoholikami, prawda, i ich zapraszają do tego klubu. No to więc powiedzieli, to nie nasza rola. Więc nie wiem, po co klub jest, jeżeli ten klub, to nie jego rola, żeby jeżeli się spotyka z taką rodziną alkoholową, to taki osoba, z, ludzie z tego klubu powinni przyjść do tej, do, tych alkohol, do, tej, do tej rodziny i namawiać, prawda, wyciągać te osoby do tego klubu, żeby rozmawiać z nimi. No nie wiem jak to, bo to jest tak tylko, że no, wzięliśmy pieniądze i na tym się sprawa kończy. A czy oni się upiekują tymi rodzinami? No to chciałbym tylko wiedzieć. I co się dzieje z tymi pięcioma osobami bezdomnymi? Czyli jak mogę dziękuję. zasugerować, to poprosimy Panią Kierownik na najbliższą sesję tak. czerwcową i ona na te wątpliwości Panu Radnemu tak. Y, tak. wszystkie Dobrze, odpowie, a informacje możemy uznać, że na dzisiejszej sesji tą informację Wysoka Rada przyjmuje. Wyczerpaliśmy w sprawach różnych pisma, które wpłynęły do nas. Czy ktoś w sprawach różnych z Państwa zabierze głos? Bardzo proszę. Nie widzę, więc wyczerpaliśmy również i punkt yy, sprawy różne. Dziękuję Państwu wszystkim za udział yy, w dzisiejszej sesji. Na tym zamykam zwyczajną sesję Rady Miejskiej, 32 w obecnej kadencji. Wszystkiego dobrego życzę Państwu.